Witajcie ponownie w Zapytaj Eksperta. Dzisiaj mamy pytanie od Kamil z Paryża. Kamil chce wiedzieć, jakie korzyści daje szlifierka z regulacją obrotów. Aby to pokazać, mam tu dziś szlifierkę z regulacją obrotów. Aby sprawdzić czy szlifierka ma regulację obrotów trzeba spojrzeć na tył, gdzie znajduje się funkcja regulacji prędkości. Dzięki temu mam pewność, że jest to szlifierka z regulacją obrotów. Tutaj ma też tabliczkę znamionową prędkości, która pokazuje, że mogę pracować z maksymalną prędkością 11 000 obrotów na minutę lub zmniejszyć ją do 2800 obrotów na minutę. Więc jest to szlifierka z regulacją obrotów. Ale po co to jest? Jest to szczególnie przydatne w pracy z takimi produktami jak włókninowe, materiały ścierne. Są one wykonane z nylonu, więc różnią się od naszych konwencjonalnych tarcz szlifierskich. Czasem są podatne na ciepło i mogą się nagrzewać i topić. Nawet jeśli są przystosowane do pracy z maksymalną prędkością 11 czy 12 tysięcy. Na tych maszynach lepiej jest używać ich z mniejszą prędkością, jeśli to możliwe, więc 6-7 tysięcy obrotów na minutę, aby uzyskać najlepszy rezultat i zmniejszyć możliwość rozmazywania czy topnienia w czasie pracy. W naszej ofercie mamy też takie produkty jak ta tarcza polerska wykonana z filcu. Wymaga ona mniejszej prędkości niż normalny produkt. Trzeba obniżyć do 8000 obrotów na minutę, więc niektóre produkty nie są przeznaczone do pracy na pełnych obrotach i zawsze trzeba to sprawdzić, zanim założy się dany produkt na urządzenie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytania, Kamil. Jeśli są inne pytania, proszę je wpisać do komentarzy i spróbujemy na nie odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe. Dzięki!